Prawa człowieka. Politycy i dziennikarze z różnych stron politycznego sporu powtarzają regularnie w sprawach praw człowieka nie przeprowadza się referendum. Czy aby na pewno? W referendum zatwierdziliśmy konstytucję, która jest niczym innym jak właśnie katalogiem i najwyższą gwarancją przestrzegania praw człowieka i obywatela. W referendum zdecydowaliśmy o wejściu do Unii Europejskiej, do której instytucji i regulacji tak chętnie odwołują się ci, którzy chcą walczyć o przestrzeganie praw człowieka w Polsce. Konstytucja mówi, że właściwe organy mogą żądać zatwierdzenia zmiany Konstytucji w referendum właśnie wtedy, gdy zmieniana jest treść między innymi jej rozdziału drugiego – wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Jak to jest na świecie? Dziennik Gazeta Prawna naliczył niedawno 77 różnych referendów dotyczących praw człowieka i kwestii światopoglądowych, w których zadano łącznie 94 różne pytania. W Szwajcarii już w XIX wieku w drodze referendum nadano Żydom takie same prawa gospodarcze, jak innym obywatelom. W ten sam sposób Szwajcarzy decydowali w XX i XXI wieku o prawach wyborczych kobiet czy związkach partnerskich. W Irlandii w referendum kilkukrotnie zmieniano prawo aborcyjne. W Liechtensteinie nadano prawa wyborcze kobietom. Na Malcie zalegalizowano rozwody. W 1992 roku w RPA w drodze referendum zlikwidowano apartheid. Tylko w 2022 roku w USA odbyło się aż sześć referendów stanowych w sprawie regulacji dotyczących aborcji. Chcesz wiedzieć więcej o demokracji bezpośredniej, referendach i obywatelskich formach wpływu na sprawy publiczne? Wejdź na lubbezpośrednio.pl, gdzie krok po kroku odzyskujemy władzę dla narodu.